Witam serdecznie, poniedziałek, 7.21 pierwszy dzień urlopu, czas sobie zrobić jakiegoś małego tripa na pobudkę. A że mamy poniedziałek, to może nie będą, nie będzie tyle korków o tej godzinie i turystów. Dziś mały kurs do Wisły, zobaczymy co tam słychać na rynku i pod skocznią, zapraszam do oglądania. 8, a więc wyjazd z samych Katowic zajął mi 40 minut o wpół do 8 korki na 40 minut, żeby tylko z samych Katowic wyjechać dobra korki wszędzie tak to wygląda jedziemy dalej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 on your arm, once you cover up my bruises and battle scars. But it, But it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change. Never change. Oh. You'll break your back to make me feel.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 They say I should to make them pray where I didn't mean a Wisła to jak zwykle to prawie centrum Roboty i wahadłowy Po długim oczekiwaniu w swojej kolejce z powodu budowy mostu na wyśle nowego dotarłem oczywiście trochę dalej od rynku bo nawet nie szło zjechać tam na parking ale przejdziemy się zobaczymy Ten mostek myślałem, że będzie sprawny, ale widzę, że go remontują, także nie chcę mi się wracać. Trzeba znaleźć inną przeprawę, a widzę, ludzie chodzą, także nie ma problemu chyba. A takie bile. Tam jest rynek i no, trzeba do niego dojść. Jest i sala tortur na świeżym powietrzu. To jest i mostek, także kierunek, rynek tam jest, tam jest ten most, którego musimy ją wybudować. I dlatego tworzą się korki, a szczególnie w lato, w weekendy to tu musi być horror. jest i amfiteatr w Wiśle i park jest zagrodzony nie można wejść tam już wszystko widać i idziemy w kręgu rynku wódki pozamykane zazwyczaj można było kupić wody. pusto ale jest skocznia a do tego będzie trzeba użyć z kamery. Dobra, wbijamy na rynek i zmieniamy kamerę na na dużą. jest strefa kibica Możesz zdjęcie zrobić, A, to Nie, się zrobić ewentualnie z Te jest i muzeum beskidzkie czy to w tym kościele pan Adam? ślub także w tygodniu pusto weekend to tu jest masakra i bardzo dobrze, że nie ma tyle ludzi chyba Czas wbijać na skocznie. A tu znajduje się ośrodek przygotowań paraolimpijskich Tak to wygląda To jest i skocznia imienia Adama Małysza to jest i zapora Wisła w zbiornik i pójdzie aż do samego Czołkowic skąd mamy wody w kranach Tyle z przedobiedzieńiego wypadu przedobiadowego. Teraz trzeba znaleźć sobie trasę z powrotem bez stania w korkach. Najlepiej będzie na szczylki Szczyrk Bielsko Katowice a następny wypad może jutro może do szyrku, może do Międzybrodzia Bielskiego Gurażar i Jezioro Żywieckie a tutaj ze zbiornika leje się Wisła I płynie, wiadomo gdzie Do Warszawy, od Warszawy już Ganges I to by było na tyle dzisiaj, pozdrawiam I zapraszam na kolejny odcinek Wszystki salami Wygląda ładnie, jak zwykle Ale szirk w kolejnym odcinku Jeszcze przepimki fatigue Kocznie że A tu już na jedną na Żywiec na Prosto daleko niewidoczne Międzybrodziebialskie i Jezioro Żywieckie to również kolejny kolejnym odcinku